Prawdopodobnie oglądasz to wideo, bo masz problem z przejściem badań wzroku przed otrzymaniem prawa jazdy, czy przed kursem na prawo jazdy, no być może nawet otrzymałeś już orzeżenie negatywne, lub zamartwiasz się czy Twoja wada wzroku nie zdyskwalifikuje Cię u lekarza. Jeżeli o to chodzi, to jesteś naprawdę we właściwym miejscu. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i sam kiedyś miałem identyczną zgryzotę w młodości. Od dzieciństwa nosiłem okulary, a lekarze z uporem maniaka dawali mi prawko terminowe, i to zaledwie na parę lat. Tak, abym ciągle musiał tam łazić po przychodniach, ciągle je przedłużać, kolendować, że tak powiem stać w kolejkach. No Ale w końcu trafiłem na bardzo życzliwego mi lekarza, który podjął męską decyzję i wydał mi orzeczenie bezterminowe. Po wielu latach sam zostałem lekarzem medycyny pracy, lekarzem medycyny transportu i to uprawnionym do badań kierowców I, i nagle zaczęli przychodzić do mnie ludzie praktycznie z identycznymi problemami, No, a od uruchomienia serwisu internetowego badania na prawo jazdy wrocław.com otrzymałem, otrzymuję dosłownie setki, a może tysiące zapytań od osób takich jak Ty z różną wadą wzroku. No, którym oczywiście albo zabrano prawo jazdy, albo dano prawo jazdy terminowe, albo nie dopuszczono do pracy jako kierowcę, albo nie dano wyższej kategorii prawa jazdy, a jak miał prawo jazdy, to mu zabrano prawo jazdy, no, czy w jakikolwiek inny sposób robiono pod górkę. Na pewno wie, że problemy z narządem wzroku, ze wzrokiem kierowców są najczęstszą przyczyną i to orzeczeń negatywnych kandydatów na, jak i samych kierowców. No, z drugiej strony jest banalne stwierdzenie, że bez prawka nie masz szans na obecnym rynku pracy, nie myślę tutaj tylko o kierowcach ciężarówek, czy autobusów, ale nawet zwykłym dojeździe do pracy, szczególnie jak musisz dojeżdżać do innej miejscowości. Tak więc jak chcesz pilnie mojej jakiejś porady dotyczącej prawa jazdy i wady wzroku, szeroko pojętego tematu, to najlepiej zrób to w komentarzach do tego wideo lub na mojej witrynie badania na prawo jazdy wrocław.com No i na tej witrynie też toczy się najwięcej dyskusji w tym temacie, oczywiście no, w dzisiejszych czasach możesz wysłać mi maila, ale wierz mi, z powodu ich ilości po prostu nie odpowiadam wcześniej niż w ciągu miesiąca, jestem po prostu zawalony korespondencją elektroniczną. Na tym kończę. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to już teraz subskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Jaka jest tego zaleta? Kilka razy w tygodniu przesyłam filmiki z tematyki szeroko pojętych badań kierowców i po prostu nie ominiesz niczego nowego. Tematyka jest oparta wyłącznie na życiowych sprawach. Sam nie wymyślam tych spraw, życie wymyśla te sprawy za mnie. Natomiast jeżeli chcesz mojej konsultacji osobistej zasłużyłem na Twoją uwagę, zasłużyłem na Twoje zaufanie, to musisz niestety odwiedzić moją przychodnię Medycyny Pracy we Wrocławiu. Telefon 601-775-123, powtarzam, 601-775-123, mówił Darek Kraśnicki, specjalista medycyny transportu z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.